Czy warto abyś szedł na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy? Jak jesteś świeżo po urazie oka, utraciłeś w nim widzenie, lub to widzenie zostało znacznie osłabione. I czekać się jeszcze operacja tego oka. Jest zapytanie mojego widza. Witam serdecznie, mam pytanie. W tym roku straciłem prawo jazdy, spowodowałem wypadek w stanie nietrzeźwym i wzięto mi prawo jazdy na okres 4 lat. W wypadku uszkodziłem sobie lewe oko, wpadło mi szkło z lusterka, już uszkodzona została rogówka. Za pół roku będę miał szczepioną soczewkę i na tą chwilę widzę, jak za mgłą i teraz jest tutaj pytanie, dostałem skierowania do badania do Wojewódzkiej Medycyny Pracy. Początkiem listopada mam się stawić, czy w ogóle mam szansę podejścia do takich badań? i czy jest szansa odzyskania prawa jazdy. I czy można napisać pismo o przesunięcie tych badań z powodu finansów. Poradziłem wtedy widzowi, pójście nieco później, chociaż uczciwie muszę powiedzieć, że nie sprecyzowałem, dokładnie kiedy jakaś korespondencja była bardzo krótka No i po trzech miesiącach od tego pierwszego maila dostałem kolejny. Witam Panie Darku, piszę po raz drugi yy, Dzisiaj skończyłem badania w WOMP yy, Trwało to miesiąc, wynik negatywny, badanie neurologiczne psycholog, badanie krwi z wątrobą i badanie zwykłe dla kierowców, przeżyłem pozytywnie, teraz okulista badanie super, oko prawe ok, no ale lewe nie widzę dobrze, uszkodzona rogówka i wynik negatywny, Pani nie podbiła nie minęło 12 miesięcy od, od utraty wzroku w jednym oku. Poszedłem więc po orzeczenie i co dalej wynik negatywny ze względu na to, że właśnie nie minęło te 12 miesięcy, natomiast Pani z rejestracji kazała zanieść orzeczenie do starostwa i przyjść jak skończy się zakaz prowadzenia pojazdów, czyli w sumie za kilka lat. I teraz pytanie, czy mogę wtedy podejść do drugiej próby badań czy nie będzie wątpliwości w starostwie na orzeczeniu jest napisany te, termin kolejnego badania nieokreślony. I tak, od słowa do słowa zaczyna, zacząłem dopytywać widzę o szczegóły i okazało się, że ta operacja oka, no raz widz tutaj mówi coś o soczewce, raz o rogówce, ale zakładam, że jest to wszczepienie soczewki. Ma być końcem stycznia 2017 roku i poradziłem zgłoszenie się na kolejne badania do WOMP-u ale nie wcześniej i, niż po 12 miesiącach od tej operacji Termin tutaj specjalnie nie ma znaczenia, bo i tak widz utracił prawko na 4 lata, czyli jak tam pójdzie za rok, czy za dwa, to na jedno wychodzi Natomiast, no, okulista tutaj miał rację, ponieważ yy, jak sięgniesz do stosownego przepisu, to przeczytasz, że dla kategorii B,T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do prowadzenia do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami, a mianowicie od powstania jednooczności lub diplopii, diplopia tutaj nas nie interesuje, upłynęło co najmniej 12 miesięcy, a tutaj bądź co bądź było coś tam koło pół roku, czyli zaledwie parę miesięcy, także zapamiętaj jeszcze raz, jeżeli miałeś uraz oka y, lub przestałeś na to oko w jakiś inny sposób widzieć, a przy okazji zostałeś skierowany na badania, to nie ma sensu iść wcześniej na te badania do WOMP oczywiście niż po roku od utraty widzenia. Pójdziesz wcześniej, a tutaj coś widz mówił o problemach finansowych. Po prostu zapłacisz tylko po to, aby się dowiedzieć że masz przyjść za rok. No, nie wiem, jak okuliści womp potraktują tę operację naprawczą oka, ale na wszelki wypadek bym się nie śpieszył, poszedł co najmniej po roku, nie wcześniej niż po roku, a najlepiej, aż to widzenie wróci do normy, oczywiście przed upływem tych czterech lat, na jakie widz miał prawo jazdy zabrane, także jeżeli chodzi o, o to, czy sobie można potem pójść do WOMP-u bez skierowania, oczywiście, pierwsze badanie już odbyłeś, zapłaciłeś, skierowanie tam już twoje mają, a drugie jest po prostu takie badanie kontrolne i niestety tylko w WOMP-ie, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy możesz się wykonać. Także na tym kończę. Mój Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli ty miałeś świeży uraz oka po jakimś wypadku samochodowym, poszedłeś do womp i jakoś tam się te twoje losy potoczyły. Opisz to w komentarzu do tego wideo. Przyda się tutaj to na pewno innemu widzowi. Jak widzisz siła złego na jednego, czyli nie dość, że widz stracił prawo jazdy, być może wyrządził komuś krzywdę, to największą krzywdę wyrządził sobie, ponieważ no, niestety uraz soczewki, uraz rogówki, brak widzenia na jednym oku, nie jest to w sumie nic przyjemnego. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.